jakiś czas temu mówiłem, że kiedyś napiszę coś o, o równowadze, o tak zwanym work-life balance więc ja mam takie podejście do work-life balance, że zasadniczo nie da się tak, tak oczywiście sobie ułożyć życia żeby, żeby idealnie 8 godzin dziennie spać 8 godzin dziennie poświęcać pracy i 8 godzin dziennie poświęcać nie pracy Praca i nie praca to są obszary, które się będą przenikały że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest się odciąć od pracy, chociażby przez to, że Mamy telefony komórkowe, smartfony, na nich mamy aplikacje, na nich mamy maila zabudowego. Powinno się być dostępnym, jeżeli chce się funkcjonować w społeczeństwie, to powinno się być dostępnym. Oczywiście należy tą dostępność kontrolować jakoś tam, natomiast no, no, no, no, jak ja piszę do kogoś maila, czy tam do kogoś dzwonię, no to też zakładam, że ta osoba raczej odbierze telefon niż nie. Ta równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą, ona się powinna zgadzać w dosyć krótkich odstępach czasu, tak? czyli przykładowo, ja rozumiem, że można mieć projekt w pracy i chwilowo w tej pracy siedzieć nie 8 godzin dziennie, tylko 10 godzin dziennie przez na przykład tydzień, na przykład dwa tygodnie. Ale jak już ten projekt się skończy, on się zamknie, a to w tym momencie powinno się sobie odbierać jak gdyby ten czas, jeżeli wtedy zacząć chodzić do tej pracy przez tydzień czy przez dwa tygodnie, na nie na 8 z powrotem godzin, tylko na 6. I takich rzeczy nie powinno się odkładać. Nie, bo już wtedy nie poczujemy tego. Wtedy po pierwsze otoczeniu biznesowemu, w którym funkcjonujemy damy sygnał, że ok, ja siedzę długo i wszyscy będą do nas przychodzili z robotą w ostatniej chwili, bo przecież i tak nie wychodzimy do domu o normalnej porze. A po drugie nam się nie będzie to zgadzało, w sensie za pół roku już nie będzie tego związku pomiędzy tym krótszym czasem pracy, a tym dłuższym, który teraz miał miejsce maksymalnie w przeciągu 2-3 tygodni ta waga musi wrócić do równowagi. I ona się później przechyli w drugą stronę i tak, takie jest życie. No, ja w ten sposób podchodzę do równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. A jeśli chodzi o dostępność to jest to dla mnie naprawdę bardzo ważna rzecz w sensie takim ja do tego stopnia uważam, że powinno się być dostępnym że nie używam telefonu służbowego ja mam od 20 lat, mam jeden numer telefonu, swój własny, prywatny to jest jednocześnie mój numer służbowy w sensie takim, że jak kiedyś pracowałem jako tłumacz to moi klienci do mnie dzwonili na ten numer jak teraz pracuję jako menedżer w kancelarii prawnej to moi klienci dzwonią też na ten numer tak? tu się nic nie zmieniło to no po prostu to jest jakaś tam część powiedzmy mojej profesjonalnej osobowości takiego Professional Identity Ten gościu tutaj stoi codziennie rano z Faruteksu Codziennie Nie kupujcie owoców i warzyw w takiej firmie co się nazywa Farutex. Zastawiają po prostu codziennie ulice No to byłem w banku zostawić polisę ubezpieczeniową, bo muszę tak co roku robić bo zdecydowałem się nie ubezpieczać grupowo w banku tylko mieć swoją polisę i bardzo sobie to chwalę I trzeciego dnia, pozdrawiam, wysyłamy, i na czwartek, dziś jest środa. To tutaj w Bylight są najfajniejsze lampki w Warszawie. Dziś wyskoczyłem załatwić kilka spraw. I tak jak zwykle zrobiłem to w ten sposób, że po prostu zostawiłem samochód w firmie i pojechałem na miasto Uber'em. Bo strasznie, strasznie dużo czasu się w Warszawie przecież spędza na szukaniu miejsca parkingowego. Musiałem pojechać w trzy miejsca de facto i Uber tutaj rozwiązuje problem zupełnie, bo raz, że w 5 minut przyjeżdża, dwa, że nie trzeba się zastanawiać nad tym miejscem do parkowania no super sprawa i w 45 minut de facto załatwiłem 3, 3 sprawy na mieście co jest bardzo dobrym wynikiem jak na Warszawę